Mamy czerwone światło. Zatrzymujemy się i, i będziemy ruszać. Przygotowujemy sobie trujeczkę i ruszamy powoli. 1000 obrotów. I następny bieg 1400 obrotów. I gaz. 1400. I gaz. Gazu dodajemy dopiero wtedy, kiedy puścimy sprzęgło, kiedy silnik jest połączony z kołami. 1400 sobie dodać gaz, gaz, gaz, śmiało, śmiało. I następny bieg. Puszczamy sprzęgło, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na razie mamy opanować. I bieg w dół. I jedziemy do 1400 obrotów ciągniemy i ustalamy sobie jakąś prędkość 45 na godzinę i będziemy sobie bo jesteśmy na obszarze zabudowanym i obserwujemy sobie co jakiś czas yy, lusterka odległość od krawężnika i odległość od yy, osi jezdni